bycie w szkole jest źródłem bardzo wielu satysfakcji i bywa też źródłem bardzo wielu frustracji. I niekiedy te frustracje zabijają satysfakcję i tak powoli nas drążą i odbierają nam w ogóle życia i sprawiają, że tak smutnieje i gaśnie w nas impet. I to nawet na rozmaite sposoby się opisuje. W jaki sposób nauczyciele w ciągu roku szkolnego tracą i Wrześników zawsze najlepszy. A wtedy naprawdę jesteśmy gotowi zmieniać świat. W październiku jest już troszkę gorzej. Czekamy na Tak naprawdę, tak, tak naprawdę są listopad i grudzień i jak się wydaje nie tylko z uwagi na to, że jest koniec pierwszego semestru już zauważyliśmy, że nie wszystko, co zaplanowaliśmy się, uda się zrobić, ale też z uwagi na autor, to znaczy to jest specyficzne dla naszych szerokości tak? Nie jestem zupełnie pewien, czy dokładnie tak samo to wychodzi we wszystkich innych badaniach w innych krajach, z innymi szczegółami geograficznymi, ale w naszych szczegółach geograficznych rzeczywiście dla nauczycieli ludzie nie jest taki maksymalny depresji. To, to znaczy już stracili wiarę w to, że zrobią to, co zrobić, na dodatek wychodzą do szkoły, kiedy jest ciemno, wracają, kiedy jest ciemno, to po prostu jest katastrofa. I w związku z tym miałam taką pokusę, żeby powiedzieć jeszcze raz o dyskretnych radykałach, albo raczej, żeby rozszerzyć ten wątek, a Ola, o mi przed chwilą w zasadzie rozszerzałem ten kontekst I to mnie wprawiło w pewną konfuzję. A pomyślałem sobie, pomyślałem sobie że ten dyskretny radykalizm jest taką, takim kawałkiem, o którym warto przypominać. I spróbuję teraz zrobić dwie rzeczy. W związku z tą konfuzją i uświadomieniem sobie, że prawdopodobnie niektórzy rzeczy mówię. już znaczy, Po pierwsze, spróbuję powiedzieć, dlaczego mi chodzi po głowie cały czas ten dyskretny radykalizm, zwłaszcza w kontekście takiego wiecie, wychodzenia do szkoły, żeby dokonywać zmiany. Um, I na tym etapie bym prosił Was, żebyśmy sygnalizowali sobie pewne rzeczy w taki sposób, że jeżeli już coś słyszeliście, to podnosicie jedną rękę do góry. A jeżeli, uwaga, uwaga, jeżeli już coś słyszeliście i nie chcecie słyszeć raz jeszcze, to Oczywiście wiecie, istnieje też pewna przyjemność polegająca na tym, że słuchać raz, jeszcze sami samych do gdyby ktoś chciał jeszcze raz usłyszeć, to na, i utrwalić sobie, bo może repetycje w material to bym osób podnosi dwie ręce, mówi słyszałem, ale to naprawdę. Okay? Więc to jest moja prośba i zupełnie poważna prośba, bo inaczej prawdopodobnie będzie, będzie masa. I jak sobie myślałem o. A o, o tym dyskretnym radykalizmie raz jeszcze, to myślałem sobie o takiej sytuacji, w której jesteśmy my jako nauczyciele, którzy chcemy zmieniać szkołę, tak? szkołę w ogóle i tę moją konkretną szkołę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że niekiedy mamy taką pokusę myślenia wszystko albo nic tak? i kiedy nie wszystko, to po prostu człowiek myśli sobie cholera, to bez sercu. Tak? I Yy, na no, rozmaity sposób się przejawia. Tak? Niektórzy myślą, że wrzucę wszystko i założę zupełnie nową szkołę. Prawda? A niektórzy myślą, że... A te rodzice myślą sobie szlak, w, w ten ten wszystkie dzieci wyprowadzamy ze szkoły, ratujemy je przez system itd. I takie strategie też są ok, prawdopodobnie. Natomiast one no, nie są dostępne powszechnie. Tak, tak? A, i, jakby punktem wyjścia dla takich dyskretnych radykałów jest takie zaakceptowanie pewnej takiej ambiwalencji. To znaczy tego, że ja jestem w środowisku, które nie odpowiada mi doskonale. Tak? To znaczy, które nie jest środowiskiem, w którym ja się absolutnie tożsam, tak? za którego dałbym sobie rękopisz. Tak? To nie jest, by tak powiedzieć, takie miejsce, w którym mógłbym powiedzieć, tu chcę zostać i tu chcę umrzeć. Tak? Nie, to nie jest takie miejsce. Tak? Ale to, że to nie jest takie miejsce, to nie oznacza, że ja chcę koniecznie to miejsce opuścić. Tak? I ja dyskretny materiał użyje w takiej znaczy on wie, że to nie jest miejsce doskonałe, ale akceptuje je w pewnym sensie takim, jakim jest, tak? i gotów jest je powoli zmieniać. I gotów jest je powoli zmieniać. No i, tych... i to jest taki dosyć, przynajmniej dla mnie, dosyć ważny moment. nie tak? wiem, to trochę pewnie zależy też od nastawienia emocjonalnego. Dla mnie ta, ta, ta, ta bardzo się nie rozumiem, po prostu dlatego, że ja mam pewną silną tendencję do myślenia, jak wszystko albo nic. znaczy, po prostu jak coś wiecie, dzieciństwie pojawia sobie tak cholera, cholera. No, no i jakbyście na przykład zobaczyli, to na przykład widać, jak ja pracuję, myślę o tym, widać na przykład prawdopodobnie w tak zwanym moim CV. Tak? Znaczy, że ja mniej się co trzyma, mam trzy lata, to zmieniam pracę, no tam, bo po prostu się sobie tak szlak, cholera. No, I, i, I to, widzimy, może jest ok, tak? ale przez te trzy lata warto jeszcze coś robić i to jest ten moment, bym ten z tym Diskretta radykału tam jest taki pięć kawałków, o których pewnie Wam już mówiłem, to jest dobry moment, żeby właśnie sygnalizować, że już to słyszeliście, ale pięć jakby takich strategii to, to, jest, to są rzeczy, które są względnie oczywiste, póki się ich jakby, one są względnie oczywiste, kiedy się je wypowie, a kiedy się je je omówi. Natomiast. Myślę sobie, że są wbrew pozorom niezbyt takie dostępne, jak, jak po prostu o tym myślimy. To znaczy, gdyby ktoś nas tak zapytał, co, jak sobie radzić w Radzie Pedagogicznej, w której połowa ludzi kompletnie nie rozumie, a druga połowa trochę nie rozumie, ale nie ma czasu na nic innego poza realizacją podstawy programowej i to w takiej wersji, którą sobie oni wyobrazili, nie tak? prawdziwej, ale jakiejś urojonej, strasznej w ogóle. Tak? To jeżeli ja jestem w takim miejscu, tak, to, to jakie są te moje dostępy? Tak? Jakie są te moje dostępy? E, krok pierwszy, i teraz powiem sobie, że, że dla tego porządku nawet e, skąd mógłbym zepnąć do takiej notatki w sobie instrukcji. E, krok pierwszy jest taki, że ja po prostu gotów jestem a, jakoś zaznaczać, e, zaznaczać to, że jestem, e, mam inny pogląd na to. Tak? To jest zupełnie kluczowy moment. To znaczy, takie pytanie, jakie, jest, jakie, jest moje, yy, jakie są moje granice? To znaczy, Jakie jest jego Jakie szkoły, jaka jest jego zdarzająca bycie nauczycielem, kim To pytanie, to trzymaj to jest dramatycznie trudne pytanie. Jak my zadajemy naszym studentom, to oni naprawdę są znaleźli się na tym, co wyświadczonym nauczycielom, to oni też mieliby swój To znaczy, że te granice są rozmyte. Że ja nie do końca wiem, gdzie jest takie moje non gdzie ja już pod, muszę powiedzieć nie, takim taki zachowaniem szkole nie akceptuję. Takiego sposobu nauczania nie akceptuję. Takiego sposobu mówienia o uczniach nie akceptuję. Tak? Gdzie to jest? To się przesuwa. Bo to się przesuwa. Zacząłem na czas tym z Grys, jak w pokoju nauczycielskim yy, ktoś mówi, praca zmęczony do, do, do, do, do pokoju nauczycielskiego kolekcji mówi, co za dyrektywę. Tak? Mhm. Być może ci, z którymi wychowają w pokoju nauczycielskim, słyszeli już kiedyś słowo. Nie tak? to, to jest dalsze pytanie. Znaczy, czy to jest taki kawałek, w którym y, ja powinienem to puścić, bo po prostu y, ktoś oddaje swoje emocje i tyle? Mm. Tak? I to nic nie znaczy. Czy to jednak znaczy? Czy to jednak znaczy? Y, bo jednak y, jest świadectwem tego, że coś takiego się dzieje w nas, że, że, że dzieciaki depersonalizujemy, że myślimy sobie o nich nie "Ja o Kasia, Ania, tylko myślimy sobie w studniu. Tak? I co więcej, że te słowa inacto trochę nas jakby psują. to znaczy jak się już to powie, to później zaczyna się łatwiej tak myśleć. Jest pytanie, czy ja gdzieś powinienem wtedy, to jest takie, czy to jest ma granica? Gdzieś, nie wiem co, to jest pytanie, jak zaznaczyć swoją drewno? Tak? Jak wyczuwszy jakby nastrój tego człowieka, żeby nie wyjść prawda, teraz na, na kogoś, kto, kto, kto, kto, kto będzie kaznął ziemią z peszta, jak powiedzieć mu hej, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie tak? straszne słowo, te bile, prawda? Coś łagodniejszego, tak? poszukajmy czegoś. Tak? Wiecie, co, takie stare dziecięce zabawy, Nie mów o cholerach, mów o wiśniach. Prawda? Każdy to przechodził i już samo nawiązanie do tego może być takim rozobowiązanym kawałkiem, prawda? Nie mówmy o dzisiaj, słuchaj, nie mówmy te bile, prawda? Mówmy cześć, albo tak? Wiśniach, albo nie wiem. Okej! Okay. Słowo Czereśniak właśnie zaczyna być znowu niebezpieczny prawdopodobnie, tak? Ale ponieważ dla osób zanurzonych głęboko w kulturze, w kulturze jednak są, Czereśniak odsyła do sympatycznej postaci, z to powiedzmy, że, że to, jest, to, to, to jednak jest pewna taka szlachetna sosota że Czereśniak, prawda? Z Jeżeli to się zachowało w czyjejś wyobraźni, że Czereśniak to jest szlachetnie prosty Wiesław Goła z w, w, to to jest ok, być może nie będą wcześniej. Jakkolwiek. Więc to jest bardzo ważne pytanie, jakie są moje granice i te granice ja zaznaczam. Tak? To znaczy w rozmaitych momentach to peślam, kim ja tu jestem. Ja nie, nie chcę was zmieniać, no, nie chcę zmieniać mojej szkoły, nie chcę zmieniać waszych granic. Tak? Natomiast jakby domowe, się, moją osobność. Osobność nie w tym sensie, że was olewam, podtrzymam się i tak dalej, ale w tym że ja mam taki, takie granice. One są tutaj. Tak? Pracuję tak, nie wyobrażam sobie szkoły takiej. To jest jakby zupełnie podstawowy kawałek, tak? A To jest bardzo trudne zadanie, zastanowić się, gdzie są te moje tak? ja, ja mam z tym kłopot, tak? to jest bardzo ciekawe ćwiczenie intelektualne. Zatem wiecie, idą y, rozmaite rytuały, tak, zachowań itd. itd. Tak? Można sobie y, systematycznie nie wiem, zaznaczać swoją drewność, nie wiem przez, przez strój, przez to, jak się.. Jak się y, wyposażacie idzie na lekcje itd., itd. Itd. Itd. Itd. Itd. i tak dalej. I to jest wątek numer jeden, o którym pomyślałem sobie. Trochę martwi mnie, że nikt nie podnosi rąk, bo ja mam takie przekonanie, że jednak o tym mówiłem. Ola, nie o w tym uchwał, o tym Nie to Nie Nie W takim razie teraz śmielej będę sobie po prostu tak trochę... Poruszałem się po tym polu, jak, się, jak, jak, jak, jak taki dowcip o e, e, saferach czerwonych, jak oni szukają min. Ten sposób szukania min to jest taki, w sposób rzeczy, to się robi to w w ten sposób. Tak, i nie chcę nawet, że jeszcze nie mówiłem, ale może, po prostu może, może, Natomiast w takim razie już raz śmiejej. Więc po pierwsze to jest ten moment yy, tożsamości. Drugi moment, jak mi się wydaje, taki drugi krok, to jest taki moment, który yy, polega na tym, żeby zmienić zagrożenia szans. Znaczy zaraz, na pierwszym etapie po prostu jesteśmy sobą yy, i bronimy swojej granicy i pokazujemy i jesteśmy takim kamykiem w życiu, który trochę przeszkadza na drugim etapie pojawiają się wobec nas rozmaite oczekiwania. To znaczy ktoś mówi, OK, możesz mieć swoje zasady, ale pamiętajcie tutaj, kiedyś rozmawialiśmy, ktoś z nas opowiadał o tym, że pracuje w szkole, gdzie trzeba wystawić tam 30 20 stopni, prawda? I w rozmaitych kolorach i tak dalej, i I ktoś mówi, nie mam tyle, czekam po prostu na parę taki moment, się Szybkują no, znaczy, się, się zagrożenia. W tym sensie że ktoś jakby dokonuje taką na naszą tożsamość mówi, hej, tu są jednak trochę inne zasady. To znaczy, to, tu się to przesunąć, tak? Tutaj twoja nam no, tak? um, I myślenie w kategoriach z tym radych to jest myślenie, w którym nie tyle jest wiecie, to jest taki moment, w którym my myślicie sobie w kategoriach takich tu swoje inaczej nie bądź, tak? to znaczy teraz bo ktoś mi mówi, zrób tak i tak, a ja mówię, nie, nie zrobię, prawda? I po prostu będziemy musieli się i uczekać. Tak, Skrypny radykał, e, Pavel Majerson, e, zmienia e, zagrożenia szans. Tak? To znaczy on próbuje, jakby, próbuje znaleźć jakby taki e, moc z który sprawi, że to, co było zagrożeniu, stanie się, stanie się szansą. Tak? to znaczy, jeżeli oczekujesz że mnie tego czy tego, tak? to, to może spróbujmy, po pierwsze, chcę dokładnie powiedzieć, naszym czym problem, tak? Bo na przykład, jeżeli ktoś mi mówi, wystawiaj 16 ocen, tak? A ja mówię, nie będę wystawiał 16 ocen, to ta osoba może mieć na przykład takie poczucie, i bardzo często ma takie poczucie, że to jest osobiste, tak? To znaczy, że to jest po prostu dla władzy, no, że ktoś mi rzucamy zwakę, czy... tak? każe, że 16 ocen, to sprawdzimy, tak? czy nie trafiła, czy trafiła kosa na kamień, prawda? Ludzie mają pewną tendencję, <śmiech> do to w tego rodzaju sytuacjach, by o władzę. Pierwsza sprawa związana z, i, i, i, i to wtedy na jest zagrożenie, jak się zaczyna grać władzę, tak? bo ludzie, jak zaczyna grać u władzę, to się robią w Nie Więc nieraz jest dobrym kawałkiem takim, żeby po prostu powiedzieć, jakby zmienić zagrożenie szansy, szansę, to znaczy powiedzieć, gdzie jest mój problem. Tak? Znaczy, jakby nie mam nic do tego, tak? tak jak o tym gadałaś, nie mam nic do tego, że jesteś szefową tego zespołu i masz pewną wizję, tak? Pytanie jest takie, tak? czy, czy w ramach naszego zespołu matematyków możemy mieć dwie albo trzy ścieżki, tak? z którymi będziemy eksperymentować. Co by na to? Czy dla ciebie jako y, szefowej naszego zespołu nie tak? y, by byłoby fajną rzeczą, żebyś mogła przyjrzeć się jako szefowa kilku nauczycielom w swoim zespole, którzy telewizją, ja bym chciała spróbować tego i tego. Tak? Nie dlatego, że chcę być szefową zamiast ciebie, nie dlatego, że chcę Ci pokazać, y, że mam cię w nosie i w ogóle. Twoje 16 ocen y, po prostu radzę y, tym i uważam, że po prostu spadła swoim i wiadomo, skąd się działać w systemie szkolnym. Tak? Nie dlatego wszystko to robię, tylko robię po prostu dlatego, że mam rozmaite przekonania, takie, takie, takie dotyczące oceniania i chcę je sprawdzić. Może nie mam racji, ale ja chcę je sprawdzić. Czy ty na to, żebyśmy, żebyśmy to się działo w swoim zespole. W swoim zespole będziesz miał ludzi takich i takich i będziemy o tym gadać. To nie byłoby fajne. To jest taki moment, w którym zagrożenie zmienia się w szans. Tak? To znaczy, w tym komuś pokazujemy, jak trochę schodzimy z mistrzami i mówimy to, co dla mnie jest najważniejsze, to nie to, żeby pokazać Ci, a, że po prostu reprezentujesz XIX-wieczne myślenie tak? Nie o to mi chodzi. Twoje myślenie jest OK, Być może pełne szansy. Tylko, że nie, nie dla mnie. Nie dla mnie. Nawet nie zamierzam w tej chwili Cię zrobić. Natomiast żebyś pozwoliła mi być w tym miejscu, może to jest nawet zyskać. To jest taki moment. Tak? Takich strategii yy, polegających na, na tym, żeby zamieniać zagrożenia szanse, jest ile, tak? znaczy, na przykład można proponować alternatywą. Tak? Y, alternatywą jest na przykład, jeżeli, jeżeli na przykład motywem tych 16 ocen jest to, co się nazywa systematycznością oceniania. Tak? Bo, pamiętajcie, że w rozporządzeniu o, o, o, o ocenianiu tak naprawdę są dwa mocne warunki. Tak, że trzeba wystawić stopień na tym roku wcześniej nie trzeba dostać żadnego stopnia, ale na końcu trzeba ustalić stopni, I druga, że trzeba oceniać systematycznie. Tak? Więc jeżeli motywem tych 16 jest systematyczność, tak? to być może alternatywą będzie powiedzieć, że ja będę wiać, jakby zbiorę, jakby zbiorę yy, zestaw yy, nie wiem, 7, 8, nie wiem, 9 rozmaitych informacji z roku, tak? które będą moją dokumentacją i które będę mieszczała, to są będę mówiłem, w pojawiały część wybrusi. To jest zawsze trochę ryzykowne, bo do trzeba wymagać rzeczy wpisywać. Je, tak? Tam jest oczywiście modło ocenianie kształtujące i, i jakby nie ma z tym kłopotu, żeby ominąć konieczność wystawiania stopni tych się śmiało można wystawiać oceny opisowe, ale, e, ale trzeba je wpisywać, a, a ja oczywiście wolałbym z perspektywy udzielania informacji zwrotnych, żeby w tym uczestniczyli moi uczniowie. To znaczy zdecydowanie wolałbym, żeby... E, no ja, ja też, jeżeli pracuję w wielu klasach, a w każdej mam 25 czy 30 osób to jak sobie powiem, że każdej ciągłej dostaję w ciągu siedem informacji zwrotnych na piśmie, pełnych informacji zwrotnych typu gdzie jestem, dokąd zmierzam, jaki jest mój na następny rok, tak? to, to prawdopodobnie jest to prawie niemożliwe. Jest to prawie niemożliwe dla jednej osoby, która próbuje udzielać informacji zwrotnej 30. Jest to możliwe, jeżeli mam 30 uczniów, którzy mają współpracę, to znaczy uczę ich udzielania informacji zwrotnej, dajemy te kryteria pracu, które mogą Jest nas 38 jest 31 osób, które wystawiają udzielają informacji zwrotnej 30 uczniów i To jest już sensowne zupełnie proporcja. I jeżeli teraz uda mi się jakby tak ulokować jeszcze w mikrosie, jeżeli to jest ta potrzeba, czy taka alternatywa systematyczna, bo być może prawdziwy motyw tej szalonej osoby, przez chwilę pozostanę przy, przy naszym przykładzie tej matematyczki. Tej, ten tracin tej osoby jest, jest taki, że ona po prostu jest, nie wiem, jest szefową zespołu matematyków, tak? czuje się odpowiedzialna wobec dyrektora za pracę zespołu, dyrektor, który rozlicza głównie z tego. Tak? ile dyrektor może być w Łefisła, albo kolonisła, albo kim? nie ma żadnego pojęcia, po czym się poznaje dobrze z tym, matematyków. Tak? Więc poznaje się, prawdopodobnie po tym, że ocenę sobie systematycznie systematyczny. Z tego ją Teraz pytanie, czy to dla Ciebie będzie ok, Czy będziesz czuła w swojej rodzinie kogoś, kto pilnuje nas, żebyśmy byli systematyczni. Okej, okay, jeżeli po prostu w Libusiach będziesz widziała 5-6 ocen pisowych moich informacji zwrotnych, albo zmienić tego, jak sobie uczniowie udzielili informacji zwrotnych, albo będzie to dostępne w ich portfoliach, tak? albo będzie to dostępne w mojej klasie i w witeczkach, nie wiem. A, więc jakby pokazywanie też możliwych terminów. Trzeci krok, yy, czy trzecia pozycja, a, jak wiemy, co jeszcze bardziej zaawansowana, a, to, jest, yy, to jest taki moment, w którym yy, już nie tylko zamieniam jakby zagrożenia w szansę, ale zaczynam po prostu yy, negocjować. Tak? To znaczy yy, zaczynam. Yy, Olasz, na, na razie byłem, mówiłem tak, nic, nic do Was nie mam ale pozwólcie mi być co? Tak? Pozwólcie mi być wiernym kilku moim ideom, które chcę zawsze Wam przypominać. To są te rzeczy, które są dla mnie ważne. Mogą Was, taką Wam nie powiem, tak? ale mogą Was sobie zawstydzać. Tak? Ale nie mówię tego, że Was zawstydza. Po prostu to są moje idee. Tak? to jest moja pierwsza pozycja. A drugie, jestem w tym miejscu, w którym yy, myślę sobie, ktoś, ktoś, ja złamać moją granicę i ja próbuję jakby nie na zmarcie, tylko zmienić zagrożenie szans. Tak, pokazuje alternatywy Sprawdzam jakby Teraz naturalną konsekwencją konsekwencja jest, jest to są negocjacje. Tak? Znaczy jest jakiś taki moment, w którym a, zaczynamy, to, to jest już taki moment, gdybyśmy pozostali przy tym ocenianiu, będzie, tak? to jest już taki moment, w którym ja jestem gotowy do tego, żeby brać radzie tak. biologicznej, kiedy po raz kolejny będziemy uchwalać wewnątrzkolny system oceniania, i w tym wewnątrz oceniania będzie założenie, że wystawiamy stopnie, i że te stopnie są wystawiane w taki sposób, że trzeba mieć trzy w miesiącu i tak dalej i tak dalej. I to wszystko głosujemy i w ogóle uruchamiały cały ten system. tak? Albo nie wiem, głosujemy, a na moją ulubieniu na Szkoły punktowy system oceny za zachowanie. Tak? Głosujemy, że będziemy wiecie, dawać dzieciom punkty za to, jak się zachowują. Tak? Dwa punkty za to, że pomagają y, y, y, innym. Dwa punkty za to, 2, plus dwa za pomoc w lekcjach, minus dwa za się na jej zawsze. Zawsze przynajmniej moją młodszą córkę, która kiedyś powiedziała, że zostaje po lekcjach, żeby pomagać swojej koleżance w matematyce. Co, to sobie, łow, szansę. Szansę. jesteś wspaniałym ojcem, naprawdę. Chcielibyś udało Ci się przygotować dziecko do takiej sytuacji, że zostaje po lekcjach jak i koleżance. Na co moja córka mówi, to wszystko przez Ciebie. Wiecie, sam tekst, wszystko przeze mnie, zostaje był zgodny z moimi tymi Oczywiście <grywa> tak uważałem, ale ton, jaki to, jak to wypowiedziała, sugerował, e, e, że, że, to, e, że to nie jest w tym sensie moja zasługa, e, w jakim dotąd myślałem. więc dopytałem się jej dlaczego. Ona mówi, wszystko przez ciebie, dlatego że się spójniamy na tłuszczowo. Ja mówię, i co? Mówi, po prostu muszę kolejna to odnowić. Ja po prostu tracę punktu na spójniami, teraz muszę zostawiać z koleżankami i wspomagać im, Ale tego nie chcę po prostu. Po co? które tak pomagał, żeby odrabić te prawda? Tak, tak. Więc może byście zaczęli być punktualni, to wtedy nie będę musiał być o kolego, ale tu tak. Więc to, to, jest, te, te, to, jest, to, jest, to jest... tego rodzaju... Zrobi tam z tych na szkołach, prawda? No i dzisiaj tak, z tym moment głosowania, tak. Być może to jest taki moment, w którym ja jestem już gotowy do tego, żeby rozpocząć negocjacje. Tak, to znaczy, żeby jakby próbować z jednej strony zrozumieć, co stoi za tym, że nauczyciele w mojej Radzie opowiadają się w jakiejś znacznej części za systemem punktowym? Albo jest jakaś taka grupa ludzi. Albo, że na przykład jakaś grupa ludzi widzi rozmaite wady punktowego systemu oceny zachowania, zachowania, tak? ale nie jest w ogóle gotowa do jego zmiany, Tak, To nie jest dobry system, ale ciekawy, jaki mogą być. Tak, próbuję to zrozumieć. Za tym stoją bardzo rozmaite motywy. Tak? Na przykład tak jak miałem okazję to obserwować, kiedy dokonywaliśmy zmiany w szkole, w mojej ojcu, i wspominam, ja na to robiłem z poziomu rodziców, to kiedy tam to się działo, tak, to miałem poczucie, że jednym, jakby, kiedy już dokonaliśmy tej zmiany, to ujawnił się, to, to ujawnił się bardzo poważny powód, o który tam nie zadbaliśmy. Znaczy mówię, nie zadbaliśmy, się z tego bo akurat w tym zespole nauczycieli się nie da, w roku już naprawdę robi. I w ten sposób wielka zmiana nagle po prostu zmienia się w coś, czego już nie ma. Tak? Bo po prostu idziemy na mnóstwo kompromisów. I ta wielka zmiana tak powoli adaptuje się do rzeczywistości, że na końcu spełnia się to, o czym mówi książe Dina Prowisa, tak? To znaczy niekiedy trzeba wiele zmienić, żeby wszystko zostało postawione. Tak? I tak to na tej rzeczywistości działa. Logika bycia dyskretnym reklamem polega na tym, żeby to zrobić. Tak? Znaczy nie wprowadzamy mega zmian. Po prostu e, zmuszamy system, żeby się powoli adaptował do nas. Tak? Po prostu, I on tak jak wielkie zmiany adaptują się do rzeczywistości i zmieniają się w ten sam sposób jak szara, smutna rzeczywistość, tak szara, smutna rzeczywistość, kiedy natrafia na kamyki, adaptuje się i zmienia się powoli, powoli, powoli. Tak? Zgodnie no, ze słowami poetów, lawina, bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamień. I tak? ta lawina systemu, prawda, jak się będzie toczyła po takich kilku kanałach, jesteśmy, to po prostu trochę się zmieni. Tak? A e, to, to jest wiecie, perspektywa e, nie roku ani dwóch, trzech, czterech, pięciu. W zależności od tego, jak szybko zgromadzicie w ogóle się dziewięcioro dekadów, tak? ale. 5 lat, to jest przesady. No. My, nawet człowiek nie zauważył, że pięć lat w tak? szkole, gdzie czas ginie bardzo łatwo szło. Tak? Więc to jest, to jest ten kawałek. Um, I chyba yy, zupełnie na, na, na koniec, pomyślałem sobie, że, że jak yy, yy, o tym wszystkim mówię, to, to cała ta idea bycia skryptem, jak ona bardzo jakby dobrze kombinuje z tym, co mówimy o, o istotnych motywach ludzkiego działania. Oczywiście, jak wiecie, teorii motywacji bardzo, bardzo wielka. ale taka, do której być może warto się odwoływać niekiedy, znaczy do rozmaitych, w kursie, nie jest ta nie jest uprzywilejowana, ale akurat w tym kontekście wydaje mi się bardzo adekwatna. Myślę o takich badaniach, które robiono na Masekrzyjów Technologii, dotyczących tego, jak działają silne motywy zewnętrzne, to znaczy dodatki motywacyjne i płacenie ludziom za tacy. Oczy, oczywiście od razu powiedzmy, że, że nie jest tak, że niepłacenie ludziom za pracę jest, jest najbardziej możliwe na świecie. To znaczy, jest prawda zgoda co do tego, że ci ludzie nie powinni myśleć o tym, czy są w stanie coś programu Natomiast później zaczyna być ciekawie. To znaczy, bo jest takie silne przekonanie, że po prostu jak się będą skrywać ludziom pieniędzy, to będą coraz bardziej efektywne. I w tych badaniach widzicie, najpierw próbowano to robić z studentami amerykańskimi i no, zauważono, jedną bardzo rzecz, ja taką, że ten motyw, im więcej pieniędzy, tym bardziej efektywnie, działa tylko w jednym przypadku, to znaczy w przypadku prostych zajęć fizycznych. Tak? Znaczy jeżeli ja macham łopatą, to im więcej będziecie mi płacili, tym ja szybciej będę machał łopatą, a w tym Tak, ale będę coraz szybciej łopatą, <śmiech> im więcej będzie kasy. Tak? I jak będę patrzy po prostu, jak spadają monety, to... tak? Natomiast ten motyw spadających monet. Znika, kiedy ja muszę wybrać zadania o charakterze intelektualnym, twórczym, analitycznym. Znaczy, okazuje się, że wtedy im więcej pieniędzy, tym moja efektywność spada. to były dziwne wyniki. Oni badali mnie z dziwieniem, się, czy to jest przypadkiem tak, że jak się bada studentów MIT-u, to oni są jakieś tacy w Więc zaczynają jeździć po świecie, robić badania także w takich miejscach, gdzie jest bardzo biedny, gdzie pieniądze wydają się być co bardziej mają większą wartość niż dla studentów MIT-u. I to się poddawało. Znaczy, gdzie pobiegały badania, okazało się, że jest, jest motyw silny, o tym zewnętrznym, w postaci pieniędzy, wpływa na wydolność fizyczną, natomiast intelektualnie wręcz przeciwnie. To znaczy, po prostu do pewnego dochodzić a później jest coraz gorzej. Im znaczy, więcej płacę, tym gorsze wyniki. Gorsze wyniki. I, i, w badaniach były próbowane określić, co tak naprawdę motywuje ludzi do podejmowania trudnych wyzwań intelektualnych. A praca na nauczyciela jest trudnym wyzwaniem intelektualnym. I tam się odwołano do trzech takich silnych rzeczy, które mają nas napędzać. Tak? E Efektywnie i konieczne są jakieś pieniądze, których nie należy lekceważyć. E e Pierwszy takim motywem jest motyw mistrzostwa. Znaczy, po prostu bycie lepszym od samego siebie wczoraj. Zobaczcie, że dyskretny radykał to jest ktoś, kto ten motyw mistrzostwa w sobie rozwija. Znaczy e, musi sobie licho, tak, że nie, moja szkoła nie będzie najlepsza na świecie, że wszyscy moi nauczyciele i koledzy nie będą na na świecie. Ja będę lepszy od samego siebie wczoraj, Motyw mistrzostwa. Drugi ważny motyw to jest motyw autonomii. Znaczy ludzie są bardzo efektywni się włączenia, mają pewne poczucie tego, że są autonomiczne. Żeby być autonomicznym, trzeba znać swoje granice. Świat tam próbuje zabrać autonomię, ale jak znamy swoje granice, to jesteśmy w stanie coś tę autonomię, to nas też napędza. Znaczy sobie, ok, są takie, takie i takie ograniczenia, ale to jest moje pole i na nie mogę zawsze działać. To sobie wyznaczyłem i, i, i bronię tego obszaru. To jest autonomia. I, i trzeci warunek kawałek to jest cel. Cel, ale taki cel, wiecie. Istotny, motywujący, wartościowy cel związany po prostu z tym, co się dokładnie y, nazywa misją zarówno nauczyciela. Ja. Część moich kolegów ze szkoły edukacji y, uważa, że, że nie powinniśmy mówić o nauczycielstwie jako załodzielnicyjnym. Ja uważam, że powinniśmy mówić o nauczycielstwie jako załodzielnicyjnym. To jest bardzo dobry misyjny tym Jak jedno zastrzeżenie, to znaczy nie daje nikomu prawa do tego, żeby mi to mówił. Znaczy nie daje prawa dyrektorowi szkoły, żeby im mówił, że to jest misja. Nie daje prawa Ministerstwu Edukacji, żeby im mówił, że y, to jest misja. Natomiast <totwórk> tak? y, y, tak to, tak? to jest misja. I jak to wybiera, To jest misja i to jest, dlaczego to ostatecznie wolno robić, I tak? y, dlatego. To jest ten cel, który nie jest na klasja. Tak? To znaczy, być może jest parę miejsc, w których mógłbym, nie wiem, zabrać więcej pieniędzy albo coś, tak? Yy, mniej się frustrować, mniej układać energii, mieć dłuższe popołudnia, ale yy, to nie nakręca. Tak? To jest ten sam, on się sobie ułuje. wiecie. To jest Gaulery Shosaf, tak? bo jak powiada mądra księga, dzieci do szkoły podtrzymuje się od istnieje". Więc po prostu koniec końców, dlatego warto być nauczycielem, tak? Rozmaici ludzie robią rozmaite rzeczy, robią biznesy, pieniędzy, tworzą wielkie wynalazki itd. itd., ale na wszystkie te wynalazki, biznesy itd. itd. nie będzie miejsca, jeżeli świat nie zostanie podtrzymany w no Więc my wykonujemy tę pracę podtrzymywania świata w istnieniu. Państwo w ogóle tworzą. Z punktu widzenia człowieka, który zaczął być awendersem, podtrzymywanie świata w jest ok. Podrzymaj się ich tak? To jest ten moment, który dobrze znacie. Prawda? Kiedy idziecie ulicą, musicie sobie. Wyglądacie, jak to jest kolejne na zewnątrz, masz sobie zwykły człowiek. Jeden yeah. z wielu W Waszej kieszeni dzwoni kamerka? Tak? Odbieracie się lekce szkoły. dostajecie informację, że są trzy godziny na sercu. To jest ten moment, w którym rozbieracie swoją prawa, pod, pod waszą marylatą, pod zwykłym z dżemnym strojem ukazuję się swój super bohatera. Leczcie do szkoły i się nie zaczęli To jest tam przyjemne. Przyznajcie, że mało kto ją ma. My ją mamy. To jest cel. To tyle. o której chodzi, mówi hi i bye, jakoś mi to bardzo osobiście omówi i już komunikuję, jak to znaczy, że naprawdę 10 osób przychodzi do kryteria, ale czuję, że nie do końca jestem w stanie na razie sama osobiście, bo y, y, jest opłacaniem w mojej szkole. bo jednak jest to tak, że mają po prostu nauczycieli się na przykład za bardzo jak są w pełni stopni, a on mnie nie ma, to ja niestety nie chcę się rozwodzić. Czuję, że ten pełni jeszcze na razie. Też mnie jakby większy, ale niebieski. Niebieski. Więc się dozwolę takiego takie przejścia związane z tym że jak się okazało, ten system punktowy był nie tyle systemem pozwalającym wystawić yy, oceny zachowania na semestr na końcu roku, co po prostu był sposobem dyscyplinowania uczniów. Tak? To znaczy, że nauczyciele nie radzili sobie w ogóle z dyscyplinowaniem uczniów w klasie inaczej niż strzelając do nich punktami. Tak? Czyli nie bardzo wiedzieli, jak inaczej interweniować, kiedy dzieje się coś w klasie, poza tym, że mogą trzyknąć minus dwa. Tak? Minus 7, prawda? Minus 77, prawda? A ja, co w całym serialu? Wszyscy minus 5, prawda? I tak dalej. Cała tak. klasa minus 80, prawda? I tak dalej. Więc tak. poza tym, poza tego... I to oczywiście, to, wiecie, to, to trzeba zrozumieć, tak? To znaczy, jeżeli ja nie mam zupełnie innych narzędzi do tego, jak, jak wpływać na to, co dzieje się w klasie, jak prowadzić w klasie, w którym te punkty... No to oczywiście jak ktoś mi wyrywa te punkty, ja mogę nie być, być to nie przekonany, ja mogę widzieć wszystkie absurdy związane z punktami, a mogę widzieć jakby, nie wiem, wszystkie paradoksy tak? tych, wiecie, tych, nie wiem, przysłowiowych, tak? sportowych klas chłopców, tak? gdzie są same łobuzy, które za bicie i niszczenie mienia szkolnego dostają tam minus 500, po czym zdobywają dwa medale na mistrzostwach w siatkówce, prawda? robią plus 1000 i ostatecznie dostają wybrzające ponieważ no, chyba, że już naprawdę tak zniszczyli mienie szkolne, że już no, nie ma przedać i trzeba z tego wyróżniającego z ich taką prawdę, mimo że są złotymi medalistami. Tak? Ale więc, no, rozmaite są to dziwacwa, to jest skartaczycia. No, tak, tak, tak, tak, tak. Więc te negocjacje one są zawsze kawałkiem, kawałek, ja trzymałem tego potrzebą ludzi i sprawdzam jakby czy nie mogę się przesuwać. Tak? To jest już taki moment, który zobaczcie, ja nie mówię, yy, pozwólcie mi mieć swoją ścieżkę tylko Zmieńcie ten system tak, żeby ja się zmieścił i wy się zmieścił. Tak? To będzie jeden system, ale to będzie system być może to będzie otwarty, a być może będzie taki, że ja się na trochę zgodzę, a wy się o trochę tak? Ja się yy, yy, zgodzę na to, yy, Zgódźmy się na przykład, że zanim wystawimy jakiś stopień, to udzielimy informacji kroku. Negocjujemy. A to jest yy, krok, yy, krok yy, trzeci, czy pozycja taka trzecia. Pozycja czwarta, to jest to, co Mersom nazywa, to jest brzydkie słowo, ale warubane, ono jest wzięte z ekonomii, ale to jest takie wzmacnianie efektów małych zwycięstw. Znaczy, jeżeli ja w jakiejś sprawie odniosę małe zwycięstwo na poziomie mojej klasy, na poziomie mojej rady technicznej, co jest tak? przyjmiecie jakiś mój pomysł, to to jest pomysł, który ja powinienem lewarować. Tak? To znaczy, jeżeli negocjujemy nowy system oceny zachowania i przegramy na wszystkich frontach, ale jedna rzecz przemyci tam. to nie, nie łamie się tym, tylko tą jedną rzecz staram się możliwie wykorzystywać i na przykład proponuję grupie nauczycieli, żebyśmy wszyscy naprawdę z powagą ten jeden kawałek potraktowali. Tak? I nawet może zrobić jakieś takie mikrobadanie w klasie, jakiejś takim wiecie, metodologii action research tak dalej, tak dalej, żeby zobaczyć, czy to, jest, czy to działa, czy to jest silne, bo o tym powiedzieć. I ktoś że biorąc żeby powiedzieć hello, tak? I to nie było tak, że gdzieś przemyśliliśmy jedną rzecz, prostą, małą, tak? ale to nam znika, tylko tą jedną rzecz zaczynamy rozmuchiwać. Ona powraca, pokazuje mówimy, że to jest super. Tak? A, nie wiem, szukam do, dobrego przykładu teraz z. z a z, a, a, a, a, z ocenianiem, prawda? I być może na przykład, jeżeli e, nie zrezygnowaliśmy ze sobą, tak? Ale uzgodniliśmy, że e, z całą powagą traktujemy, nadal na razie zgodziliśmy, prawda? Bo na to tak naprawdę bardzo trudno się nie zgodzić. A, e, chociaż najczęściej robi się to tak, że to się zmienia w stąd ale że mianowicie przedstawiamy uczniom kryteria do oceny. Tak? I co więcej, udaje nam się przepracować pewien model tych kryteriów, taki, który będzie dosyć zaawansowany. Tak? Bo bardzo często kryteria do, znaczy, jak przyjrzać się kryteriom, które otrzymuję, to one bardzo często są wkładane jak lista pojęć. Taka czeka pojęć, które trzeba pamiętać. Bez informacji, jakie umiejętności za tym stoją, a zatem bez żadnych poważnie traktowanych czasów operacyjnych. Czyli takich, które podpowiadały mi, co ja mam z tym pojęciem robić i co tylko podpowiadały mi, jaki charakter będzie miało zadanie na sprawdzianie. Tak? No bo ten czasownik operacyjny nie zobowiązuje. To znaczy, jeżeli ja piszę w swoich kryteriach, analizuję postanowienia drugiego pokoju to z tego dla mojego ucznia wynika jasna informacja, że zadanie, które będzie dotyczyło drugiego pokoju na sprawdzianie, będzie zadaniem analitycznym. Tak? To znaczy, nie musi spodziewać się pytania o datę. Tak? To będzie zadanie z analizy. A to jest zadanie, które będzie polegało na tym, żeby dokonać analizy tych postanowień i tak jak stosuje to zadanie, żeby on było tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc yy, ustalono, to i jeżeli uda mi się już tylko to przeforsować, że tezny kryterium, że ten kryterium stopnie zostają, wprowadzam kryteria. Teraz ja mogę robić te kryteria naprawdę bardzo, bardzo dobrze, sprawdzać jak one działają, a pokazywać na dowolach, tak, że moi uczniowie korzystają z nich, potrafią z nich korzystać. Pokazywać moim kolegom powiedzieć, ojcie, zrobiłem taki mały eksperyment razem jeszcze Krzysiem, Anią i Zosią, moją czwórką tak? To jest taki eksperyment, że dawaliśmy bardzo jasne kryteria i prosiliśmy dzieci, żeby sami sprawdzali sobie klasów. Zobaczcie, jakie są tak? Jak to działa? Tak? To jest ten moment, w którym jest małe zwycięstwo. Przegraliśmy na wszystkich frontach. Chcieliśmy zlikwidować stopnie nie udało się. Chcieliśmy zmniejszyć ilość stopni, nie udało się. Chcieliśmy wprowadzić informacje zwrotne, nie udało się. Powiedzieliśmy. Zróbmy kryteria. No i dyrektor powiedział, no właśnie, koledzy, przecież to jest tak rozporządzenie, muszą być kryteria. No to wszyscy, no, robimy kryteria. Przecież mówimy, że pasówka będzie z układów równań. Czy to nie są kryteria? Prawda? Że będzie z układów równań? Co jeszcze mi by można powiedzieć? Po prostu z układów równań, o tym są dużo tak. Jest kryterium. Plasówka z układów równań, Drugie kryterium od strony 43 to do Z dobre, jasne kryterium Ukrzywdne 43, 57, wszystko pomiędzy w tym zbiorze się? Bardzo dobre kryteria. Tak? No i co my mówimy, a to zobaczcie, a może taki kryterium. Ponieważ tak? te kryteria, y, y, y, y, które możemy wtedy pokazać, są zwykle zdecydowanie bliższe rozporządzeniu niż kryterium zdefiniowane jako coś pomiędzy 43 a 57, tak? to, to, no to, to jest do przejścia. Tak? No, na wszystkich frontach umieścić porażkę. Mamy jedno małe zwycięstwo, przeszły kryteria, te kryteria będą robione lepiej lub gorzej. My robimy je bardzo dobrze i jeszcze jakby pokazujemy, jak to działa. Pamiętam, że jak ja zacząłem robić kryteria, e, dzisiaj Panie patrzcie, myślę sobie, że były hałowe, ale w tym kontekście <Siebie Siebie> <to> bardzo różne <Siebie> i one i tak wyznaczały bardzo swój standard w mojej ówczesnej szkole. Zacząłem robić kryteria, rozpisując to, pokazując dzieciom na stopni, co one powinny robić. I jakby rewarowaniem tych zmian, tak, nawet zajmowały się same dzieci, dlatego że one po prostu. Domagały się od innych nauczycieli takich samych kryteriów. Pokazywały te moje kryteria i mówili tak, a czy nie ubił się o no, tak, tak? <śmiech> Ponieważ one pokazywały, nie pokazywały, wiecie, czegoś zupełnie od czarnych. tylko pokazywały po prostu dobrze zrobione kryteria, wiecie. To bardzo trudno im było powiedzieć, nie, nie możecie oczekiwać takich kryteriów, bo, bo nie, bo to jest po prostu bez sensu, bo, bo nie wiem, co to są jakieś wygrywki, jak, prawda, on, w zasadzie to, co tam jest, nie zgodzę za no tak. więc to jest to suma zwycięstwa. I ostatnia rzecz, o której chciałem na tym, etapie, na tym etapie powiedzieć, to jest ten moment, w którym jest już to znaczy, kiedy ja zaczynam istotnie wpływać na zmianę instytucji poprzez to, że wszystkie te rzeczy, które zrobiłem, to znaczy to, że systematycznie zaznaczam granice swojej swoje tożsamości. Tak? Przez to, że zamieniam zagrożenia w szanse. Przez to, że zaczynam jakby traktować, przez to, że zaczynam, że zaczynam um, wykorzystywać swoje małe sukcesy, dochodzę do takiego miejsca, w którym zaczynają się najczęściej w ogóle tak, tak jak w badaniach to bardzo wyraźnie widać, że siła niskretnego radikawa polega na tym, że on przez to taki swój prosty upór, wiecie, nie Niestety radykał nie jest człowiekiem, który jedzie na konflikcie. Nie jest człowiekiem, który po prostu jedzie na zderzeniach, Nie. On po prostu jest w bucie, jest sympatycznym, uprzejmym członkiem organizacji, który po prostu jest wierny paru swoją zasadą i maksymalizuje to, co mu się udaje zrobić. To oznacza, i to bardzo dobrze widać tak w badaniach na ISO, że ujawniają się inni niż to znaczy... <tosłuch> W waszej Radzie Pedagogicznej jest jeszcze przynajmniej kilka osób, które myślą dokładnie o tej Tylko nie mają jakby tej gotowości, która w osób. I one się pojawią obok Was. I gdy Wy będziecie schematycznie zaznaczać swoją osobność, to one się pojawią obok Was. I to oznacza, że zbudujecie grupę sojuszną. A zbudowanie tego sojuszu 4, 5, może 6 osób w Radzie Pedagogicznej to jest potęga. Znaczy 6 osób, które zaczynają nawzajem się dyskutować, tak? i które już te od tej pory mogą robić rzeczy naprawdę prowokacyjne. Tak? To znaczy, na przykład zacząć się odwiedzać i robić sobie obserwacje koleżeńskie. Ale nie na takiej zasadzie, że mówimy wszyscy macie obserwacji koleżeń. To jest dyrektora Ale my po prostu chodzimy na obserwacje koleżeńskie. My po prostu pracujemy nad swoimi kryteriami. My po prostu staramy się eksperymentować z takimi tymi różnymi i tak dalej, i tak dalej, To taka szóstka, z którą działamy, to jest potęga. Ona jest potęgą po pierwsze dlatego że człowiek by w ogóle jest w globację. To jest naprawdę niebogaty rzecz. Tak? I taki moment, bezpiecznie możemy sobie opowiedzieć o naszych frustracjach, to też jest potrzebne. I to jest jakiś kawałek pierwsza. Drugi kawałek jest taki, że jesteśmy wtedy bardziej zaraźliwi. I tak? wreszcie trzeci kawałek, który mi się wydaje istotny, jest, właśnie chciałam powiedzieć, że jest bardzo istotny, ale jest istotny tylko oczywiście w świecie, kiedy zgubiamy Chciałem powiedzieć o tym, dlaczego tak ważne jest ARG, dlaczego ważne jest tak, tak, tak ważne jest posiadanie Dlatego, że zwłaszcza jak wprowadzamy jakieś istotne zmiany w uczeniu się, takie, które idą pod krąg duże szkoły, to musimy pamiętać o tym, że to, czego my uczymy dzieci, tego inni nauczyciele oduczają. Jeżeli nie uczymy dzieci, nie uczymy się dla stopni to inni nauczyciele systematycznie oduczają tego, dzieci mówiąc uczycie się dla sobie. Jeżeli my mówimy dzieciom, że zobaczcie, jakie fajne jest uczenie się, to inni nauczyciele systematycznie oduczają tego, mówiąc trzeba się tego uczyć, bo będzie na egzaminie. Tak? Krótko rzecz biorąc, jest takie siłowanie się. Tak? teraz, jeżeli ja nie wiem, jestem nauczycielem osób tak? i mam godzinę tego i nie mam sojuszników, to to, to jest masakr. Tak? przez godzinę w tygodniu będę uczył, a pozostali moi koledzy przez pozostałe 34 godziny będą ich oduczać. Ale teraz wyobraźcie sobie, że w tym sojuszu mam matematyka i kolednictwo. To jest 11 godzin. Jedna trzecia To już tylko ta trójka po prostu. Wiecie, jeżeli w sojuszu macie matematykę i kolednictwo, po prostu rozwalacie. Tak? Teraz jeszcze dołączcie do tego powiedzmy wfis istę i henka, po prostu zgadniacie połowę godziny dzieci. Jeżeli to są jeszcze ludzie z tego samego zespołu no to już jest po prostu taki impet, prawda, że to po prostu musi uruchomić lawinę, a nie ma rady. Tak? Znaczy, jeżeli na 15 tak z 30 dzieci dostanę kryteria, no to, to się musi zmienić. Tak? A ta strategia bycia dyskretnym radykalnym, począwszy, jak powiedziałem, od mówienia po prostu, tu jestem, tak? nie mogę inaczej, aż do miejsca, w którym tworzę sojusz i zaczynamy. Systematycznie w grupie pracować. Nie, nie narzucamy niczego razu, Tak, Mówimy, hey, oj, się. Nie. To jest strategia, która sprawia, że organizacja się zmienia. Tak? instytucje się zmienia. Tak? Instytucje nie zmieniają się przez radykalne zmiany. Nie zmieniają się przez to, że dyrektor wychodzi i mówi, o dzisiaj programie z nimi kształtujący. On wychodzi, mówi to, wszyscy mają to w nosie, a, Grupa naiwniaków no próbuje to wprowadzać przez dwa miesiące, później też rezygnują. Pod koniec roku dyrektor się pyta, czy wprowadzamy ocenie kształtujące, bo w międzyczasie zapomniał, że wprowadzamy, ale ponieważ we wrześniu to powiedział, to w czerwcu się zapyta, czy wprowadzamy. My mówimy, staramy się, ale napotykamy trudności. Mówi, trudności muszą być, wprowadzajcie tak. Będziemy wprowadzać. I już od września wszyscy byliśmy spokojni i już się nikt tym nie zajmuje. Tak? A więc w ten sposób oczywiście yy, się, się do zmiany nie dochodów. Tak? Zmiany dochodzi się tak naprawdę przez powolną adaptację. Tak? To znaczy przez to, że system powolutku się zmienia i dopasowuje tak? z roku na rok. Na no, skutek tego, że najpierw jakby jest jeden tamcie, trzy kamyki, w bucie, pięć pięć kamerów, te kamyki, które rosną w kilku po prostu trzeba y, zacząć inaczej chodzić albo y, zmienić. W tym, w tym krocznym, tak dalej, tak. Tak? dokładnie ten sam mechanizm, który sprawia, że wielkie zmiany się wykoślawiają i padają, bo to jest taki mechanizm, że wiecie, jest wielki plan, później ten plan zaczyna, wiecie, zmieniać się na skutek tego, jak wygląda środowisko. Tak? Tutaj z czegoś zrezygnujemy, bo to jest czwarta A. Tu z czegoś zrezygnujemy, bo to jest już. Tak? Tu z czegoś zrezygnujemy, bo to jest taki czas w roku szkolnym,